Witam w Toruniu 10 kwietnia, zapraszam do oglądnięcia skrótu meczowego Pomorzanin Toruń, HKS Siemianowiczanka, rozegranego w ramach eliminacji Mistrzostw Polski Juniorów sezon 2021-2022. MBC <목소리도> 뉴스 上, 上, 上, 上 Brawo! Pomorzanin Torun przegrał z drużyną z Siemianowic. 5 do 0. bramki zdobyli Kacper Witwicki i Dominik Błach po dwie. Filip Gieca jedną bramkę. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam. Mariusz Stypczyński.